Pierwsza godzina na którym już tam festiwalu piwa w Wrocławiu minęła. Jedno piwko, drugie piwko, trzecie piwko To w ramach aneksji Krymu, czwarte piwko. Nie jest źle. Piwo idzie wypić. A reszta Wrocławia bawi się przy innych piwkach A to stadion i piwo doktor. Filmuje Darek Kryśnicki z Wrocławia na którymś tam festiwalu Iwa.